Witam. Cześć. Pokażę Dzisiaj, jak zrobić kolorowe paski. Najczęściej spotykamy paski czarne. Czarne paski powstaną wtedy, kiedy my kręcimy za pomocą komórki, trzymając aparat pionowo. Ja tak zrobiłem zaimportowałem pip wideo do tego programu. Może najpierw puszczę, klikając play. Jak widać, obraz jest w pozycji poziomej. A my nagraliśmy w pozycji pionowej. Teraz musimy tak zrobić, aby był ten film na podglądzie pozycji pionowej. Zaznaczamy klip, aby pojawiły się takie zielone punkciki. Łapiemy za ten punkcik i będziemy obracać ten film o 90 stopni w prawo. Puszczamy. Teraz łapiemy. Na prawym rogu punkcik zielony i idziemy z nim do góry. Jak się pojawi brązowa linia pozioma to puszczamy. Idziemy do drugiego punktu na górze, na przykład do tego łapiemy i idziemy z tym punktem w dół. I jeśli pojawi się brązowa linia pozioma, to puszczamy. Widzimy tutaj, paski są w tej chwili białe. Odznaczamy zaznaczenie, klikamy tutaj na napis tło, zmienimy kolor kanty. Wybierzemy czarny. I najczęściej widzimy, paski czarne. Ale możemy te kolory zmienić. Klikamy to miejsce i mamy tutaj paletę koloru. Możemy wybrać ten kolor, ten, ten. Taki w zasadzie jaki chcemy. Na przykład ten, ale jeszcze mamy tutaj więcej kolorów klikamy tutaj i jeszcze możemy dodać inne kolory utworzone przez siebie będą to kolory niestandardowe. jeśli utworzymy taki kolor, klikamy OK teraz zrobimy eksport klikamy wideo Format, niech będzie MP4, klikamy OK. Zpikamy tak. O no na razie. Cześć.